Cześć. Zapraszam Cię do zapoznania się z instrukcją korzystania z Google Analytics 4. W tym filmie w prosty sposób wyjaśnię jak poruszać się po interfejsie GA4 oraz jakie dane warto analizować aby ocenić ruch na stronie internetowej. Instrukcja przeznaczona jest dla właścicieli stron i jej poziom oceniam na podstawowy lecz wystarczający by móc we własnym zakresie korzystać z GA4. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do właściwej treści nagrania, trzy krótkie informacje teoretyczne. Po pierwsze, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, czym jest GA4, dlaczego zostało wprowadzone itd., pod filmem zostanie podlinkowany artykuł na ten temat. Po drugie, jeśli nie posiadasz jeszcze usługi Google Analytics 4, sprawdź moją ofertę wdrożenia tego narzędzia na mojej stronie arturkosiński.pl w zakładce oferta. Po trzecie, jeśli chcesz samodzielnie założyć usługę GA4, pod filmem znajdziesz listę wskazówek, na które warto zwrócić uwagę. No cóż, to chyba wszystko. Przejdźmy więc do ekranu, gdzie pokażę Ci, jak poruszać się po interfejsie Google Analytics 4. Na potrzeby tej instrukcji wykorzystamy ogólnodostępne konto demonstracyjne Google Analytics 4. Informacje o tym, jak się do niego dostać, znajdziesz na oficjalnej stronie supportu Google. Oczywiście możesz przerabiać instrukcje na swoim własnym koncie GA4. W przypadku korzystania z konta demo w pierwszej kolejności po wejściu na nie musimy przełączyć się na usługę GA4. Robimy to przez kliknięcie w nazwę projektu w lewym górnym rogu. Naszym oczom ukaże się wtedy strona główna Google Analytics 4. Narzędzie zbudowane jest wizualnie w podobny sposób jak poprzednia wersja tej usługi czyli Universal Analytics. Z lewej strony mamy menu z najważniejszymi sekcjami, zaś z prawej panele z danymi. Strona główna domyślnie pokazuje wykres za ostatnie 7 dni, na którym widać liczbę wszystkich użytkowników, nowych użytkowników, średni czas zaangażowania oraz przychody dla projektów e-commerce. Warto zwrócić uwagę, że w niektórych miejscach g 4 znajdziemy ikonki znaku zapytania w kółku, pod którymi możemy dowiedzieć się więcej na temat danej funkcji. Większość elementów w wykresach czy panelach g 4 jest interaktywne. Warto potestować najeżdżanie na różne obiekty czy też klikanie w nie. Dodatkowo na stronie głównej widzimy także najważniejsze dane za ostatnie 30 minut, ostatnio wyświetlane raporty czy trendy, które narzędzie wykryło na naszej witrynie. Warto zwrócić uwagę na ikonkę wykresu z gwiazdkami dostępną w prawym górnym rogu strony głównej. Po kliknięciu w nią zobaczymy panel trendów z pytaniami na które prawdopodobnie chcielibyśmy poznać odpowiedź. Warto spędzić chwilę w tym miejscu i regularnie do niego zaglądać. W mojej ocenie przegląd strony głównej Google Analytics 4 to wystarczające działanie, które właściciel serwisu powinien wykonywać regularnie, np. teraz w tygodniu, aby ocenić ogólną kondycję swojej strony internetowej. Warto na bieżąco analizować podstawowe dane na wykresie oraz sugerowane trendy. Jeśli natomiast jesteś ciekaw co jeszcze kryje panel Google Analytics 4 przejdźmy dalej. Wybierając z lewego menu link raporty pokaże nam się sekcja z bardziej szczegółowymi informacjami na temat naszej strony oraz użytkowników. Pierwszy ekran to podsumowanie raportów. Widoczne jest to w dodatkowym menu po lewej stronie. Znajdziemy tu między innymi podobny wykres jak na stronie głównej ale w większym ujęciu czasowym domyślnie jest to 28 dni. I Warto zwrócić uwagę że zakres dat możemy zmieniać w prawym górnym rogu panelu. Mamy też informacje z ostatnich 30 minut, trendy, informacje ogólną o pochodzeniu użytkowników zarówno jeśli chodzi o kanał marketingowy jak też dane demograficzne. Mamy też informacje o aktywności najważniejszych podstronach zdarzeniach itd. Wybierając z lewego menu drugą opcję czas rzeczywisty możemy obejrzeć podobne dane zebrane przez ostatnie 30 minut. W kolejnych sekcjach tego menu możemy znaleźć bardziej zaawansowane informacje na poszczególne tematy. Zostały one pogrupowane na działy cykl życia oraz użytkownicy. Na moment tworzenia tej instrukcji cykl życia obejmuje takie sekcje jak pozyskanie, zaangażowanie, generowanie przychodu oraz utrzymanie. Natomiast dział użytkownicy podzielony jest na sekcje dane demograficzne oraz technologie. Jak widzisz domyślnych raportów jest sporo. Warto je przeklikać i sprawdzić dane, które prezentują. Generalnie rzecz biorąc są to rozwinięcia informacji widocznych na stronie podsumowania raportów. Zwróć uwagę na ciekawą funkcję GA4, zresztą podobna funkcja była w poprzedniej wersji tego narzędzia. To jest możliwość porównywania danych w różnych okresach czasu. Aby ustawić porównanie wystarczy kliknąć w zakres dat w prawym górnym rogu, zaznaczyć opcję porównaj i wybrać odpowiedni okres. Może to być poprzedni miesiąc tydzień czy też rok. Po takim ustawieniu wszystkie dane w całym panelu będą widoczne w dwóch okresach czasu. Spójrzmy na przykładowe raporty i ich elementy na które warto zwracać uwagę podczas przeglądania Google Analytics 4. W sekcji pozyskiwanie możemy dowiedzieć się więcej na temat tego w jaki sposób użytkownicy trafiają na naszą stronę. Możemy na przykład sprawdzić jak rozkłada się ilość wejść z poszczególnych kanałów. Popularne kanały to na przykład Organic Search, czyli wyniki wyszukiwania Google, Direct, czyli wejścia bezpośrednie, Display, czyli reklamy w sieci reklamowej, Referral, czyli odnośniki z innych stron, Social, Organic czy Paid, czyli wejścia, wejścia z mediów społecznościowych, Paid Search czy Paid Shopping, czyli płatne wyniki wyszukiwania w Google, E-mail itd. Jeśli posiadamy integrację GA4 z Search Console oraz Google Ads możemy też znaleźć tutaj informacje na temat tego jak wygląda ruch z poszczególnych kampanii czy słów kluczowych z bezpłatnych wyników wyszukiwania. Sekcja zaangażowanie w tym miejscu możemy sprawdzić jaki czas spędzają użytkownicy na stronie jakie są najpopularniejsze podstrony na które wchodzą czy zdarzenia lub konwersje które wykonują. Co istotne możemy też analizować z jakich źródeł pochodzą konwersje, co jest szczególnie istotne przy optymalizacji działań marketingowych. W sekcji generowanie przychodu możemy sprawdzać statystyki sprzedaży e-commerce takie jak przychody, liczba transakcji, sprzedane produkty itd. Sekcja utrzymanie pozwala nam dowiedzieć się więcej na temat użytkowników nowych i powracających na naszą stronę. Kolejne sekcje to dane demograficzne i technologie. W danych demograficznych myślę, że to jest dość zrozumiałe. Możemy uzyskać informacje na temat takich parametrów jak lokalizacja, wiek czy język użytkowników, którzy trafiają na naszą stronę. Natomiast w zakładce technologie możemy pozyskać informacje na temat urządzeń, przeglądarek, systemów operacyjnych itd. W Google Analytics 4 dostępne są też kolejne sekcje główne takie jak eksploracja czy reklamy. Uznałem jednak, że zagadnienia takie jak tworzenie własnych raportów, sekcja eksploracja, czy eksperymentowanie z atrybucją danych lub analizy ścieżek konwersji wykraczają nieco poza wiedzę podstawową, jaką chciałbym pokazać w tej instrukcji. Być może te tematy doczekają się rozwinięcia w innych materiałach, tymczasem jednak jeżeli jesteś zainteresowany, to zachęcam do przeklikania ich we własnym zakresie. Ostatnią na moment tworzenia tego wideo sekcją w GA4 jest konfiguracja. Również ta sekcja jest raczej elementem zaawansowanym, jednak warto zwrócić uwagę na kilka elementów, które możemy tutaj zrobić. W kolejnych podzakładkach możemy przeglądać informacje na temat zdarzeń, konwersji, odbiorców, definicji niestandardowych oraz sprawdzić tryb Debug View. Szczególnie ten ostatni element może być istotny, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy wdrożenie GA4 na naszej stronie jest wykonane właściwie. To znaczy, czy są rejestrowane wszystkie wizyty, zakupy, e-commerce czy inne konwersje. Aby wykonać taki test, wystarczy zainstalować wtyczkę do Chroma Google Analytics Debugger, aktywować ją i wykonać na naszej stronie internetowej wszystkie działania, które chcemy monitorować, to znaczy przesłać formularz kontaktowy, dokonać zakupu w sklepie itd. Następnie możemy wrócić do GA4, do trybu Debug View i sprawdzić na osi czasu, czy wszystkie zdarzenia Konwersje i inne działania które wykonaliśmy są tam dostępne. Jeżeli nie warto zapytać o to firmę która wykonywała nasze wdrożenie Google Analytics ponieważ być może trzeba coś poprawić. Kolejną ciekawą funkcją panelu konfiguracja jest możliwość tworzenia grup odbiorców w oparciu o zdarzenia i konwersje, czyli np. osoby które dodały coś do koszyka osoby które dokonały zakupu itd. Możemy utworzyć takie segmenty danych a następnie wykorzystać je na przykład do targetowania reklam w kampanii Google Ads na osoby które włożyły coś do koszyka ale nie dokonały zakupu. Jak widzisz w GA4 mimo że to dość świeże narzędzie na moment publikacji tego wideo jest już sporo funkcji raportów i informacji które opisują naszą stronę internetową i użytkowników. W mojej ocenie jeśli nie zajmujesz się profesjonalnie marketingiem internetowym a jedynie jesteś właścicielem serwisu i zlecasz jakieś kampanie reklamowe czy pozycjonowanie, to wystarczy, że będziesz regularnie przeglądać stronę główną GA4, czyli wykres, trendy czy gotowe pytania oraz podsumowanie raportów w sekcji raporty. Jeśli natomiast zależy Ci na nieco bardziej zaawansowanych danych, warto skontaktować się z firmą zajmującą się analityką i marketingiem internetowym. Przy okazji, jeśli poszukujesz kogoś, kto wykona dla Ciebie wdrożenie GA4, przeprowadzi kampanię SEO czy Google Ads, to zachęcam do kontaktu ze mną przez stronę www.arturkosiński.pl. Jeśli ten film był dla Ciebie przydatny, daj kciuk w górę, zostaw pozytywny komentarz oraz zasubskrybuj mój kanał na YouTubie. To wszystko na dzisiaj, dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnym filmie.